Zestaw wzorców projektowych zaproponowany przez gang czworga jest jednym z fundamentów wiedzy każdego informatyka. Zakres tematyczny niniejszego kursu obejmuje znaczną część tej wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem wzorców strukturalnych i operacyjnych. Nauka wzorców projektowych po programowaniu proceduralnym i obiektowym stanowi obowiązkowy element rozwoju każdego programisty. Czy jesteś gotów? Wyjść poza zaklęty krąg powtarzających się błędów i przejść na wyższy poziom programowania w zgodzie z najlepszymi wzorcami? Jeśli tak, to usiądź wygodnie, bo zaczynamy. Co Cię czeka podczas szkolenia? Wzorce projektowe dla programistów C-Sharp. Kurs wideo. W trakcie pracy z niniejszym kursem wideo opanujesz najważniejsze strukturalne i operacyjne wzorce projektowe. Zrozumiesz także, w jakich sytuacjach owe wzorce mogą być Ci pomocne. Nauczysz się je implementować, będziesz je testować i modyfikować. Co więcej, poznasz kluczowe wzorce architektoniczne MVC i MVVM oraz przyswoisz teorię i praktykę pracy z nimi. Zatem do dzieła!